Kanion Sapadere to cud natury w Turcji. Kanion został wyrzeźbiony przez pęd powietrza i wodę, tworząc jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków przyrody w Turcji. Przez lata oferuje widok zapierający dech w piersiach. Znajduje się w regionie wybrzeża śródziemnomorskiego około 40 km od centrum Alanii. Kanionu Sapadere można dostać się na dwa sposoby, własnym samochodem lub zorganizowaną wycieczką turystyczną. Nie kursuje niestety żaden transport publiczny. wysoko w górach Taurus kanion Sapadere jest doskonałym miejscem do uprawiania turystyki pieszych. Dzięki stromym zboczom, zielonej roślinności i pięknym krajobrazom szybko stał się popularnym celem wśród turystów. Aby dojechać od Alami należy udać się w kierunku Mersin trasą D-400 około 23 km. Za Kargidja, tuż za posterunkiem policji w Demirtasz to najkrótsza droga, którą trzeba skręcić w góry Taurus. Droga jest kręta przez 18 km, ale utwardzona i trwa około 30 minut ciągłej jazdy. Po drodze możemy zatrzymać się i podziwiać piękne widoki na góry Taurus lub zwiedzić jaskinie krasnoludów, czyli Kuczelar Marezy. Sam kanion Sapadere był całkiem niedawno nieznanym miejscem w górach Taurus. Gdy od 2008 roku na trasie wybudowano szereg pomostów wzdłuż kanionu, każdy nawet dzieci mogą swobodnie bez większego wysiłku go zobaczyć. Wejście na teren kanionu jest płatne i w 2022 roku cena wynosi 15 lira od osoby dorosłej, dla dzieci są zniżki. Tuż przed wejściem znajduje się darmowy parking dla samochodów oraz restauracja, gdzie można zjeść obiad ze świeżą rybą wyłowioną z wody tuż przed przygotowaniem. Za niewygórowaną cenę, jak na obecny klimat inflacyjny w Turcji, czyli około 25 zł. Pacer do samego końca trasy wynosi około 350 metrów z przystankiem mniej więcej w połowie, gdzie jest wyznaczone miejsce z ławeczkami i stolikami, aby można było zjeść własne program lub kupić coś do zjedzenia czy picia włącznie z alkoholem. Warto zobaczyć nad głowami sam widok kanionu, jak rozprzestrzenia się na wyrzeżany przez pęd powietrza i wodę strome ściany i wodospady, które zapierają dech w piersiach. Spacer kładką sprawia wrażenie przesuwania się skał wzdłuż nieba. Koryta kanionu psują tylko wiszące rury z wodą i prądem dostarczanym do wyżej położonych domów w górach. Na końcu kanionu znajduje się największy wodospad, który wpada do małego jeziorka, w którym można się wykąpać. Dla ułatwienia turystom przygotowano zejścia, aby łatwiej dostać się do wody. Woda jest oczywiście bardzo czysta, ale zimna, dlatego jest to propozycja dla zahartowanych amatorów pływania, gdyż wynosi w okresie letnim tylko 12 stopni Celsjusza i jest dość głęboka na kilka metrów. W każdym miejscu, gdzie można zejść do wody znajduje się tabliczka z informacją. Taki radosny, a tak